A, dobrze, dobrze. No, musimy wysyłać. Proszę bardzo, spotkaliśmy tutaj Państwa przy znaku Łeba. Mamy identyczne wózki. Jeden i drugi. Jaka śliczna chorągiewka. Proszę. Stowarzyszenie Sportowe. Pomagamy dzieciom. Pięknie. I Państwo ze Szczeciny. Szczecin tu Szczecinek. Yeah, I ja Szczeciny. Ale fajnie. No dobra, to nie zawsze bijemy. No, no. No, no, no. Nie przeszkadzamy. Także, no, fajnie. szerokości. Fajnie, taki, no. No,